Zapytanie mojego widza. Witam. trzy lata temu straciłem oko w wypadku. Mam prawo jazdy kategorii B i drugie oko widzi idealnie bez okularów. Obecnie chciałbym podjąć pracę jako kierowca, kurier auta do 3,5 tony. Czy jest to możliwe? Czy lekarz medycyny pracy podpisze mi zaświadczenie? Proszę o odpowiedź. I w przypadku stwierdzenia jednooczności lekarz taki jak ja może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest to, że od powstania jednooczności lub diplopii minęło yy, co najmniej 6 miesięcy. Tak więc, jeżeli drugie oko jest OK, to ten widz nie powinien mieć większych problemów, bo okres wypadku znacznie przekracza te 6 miesięcy. Także normy na kategorię B jako kierowca, nazwijmy to pracownik, znacznie się obniżyły. Wystarczy, abyś miał yy, zgodne z normą pole widzenia, zgodną z normą yy, ostrość tego oka lepiej widzącego no oraz ten warunek, że minęło co najmniej 6 miesięcy od utraty tego oka. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeżeli miałeś podobny przypadek, że utraciłeś jedno oko, no i y, jakimś cudem chcesz y, zostać kierowcą, y, kierowcą pracownikiem kategorii B lub kierowcą zawodowym, to pamiętaj, że musi minąć co najmniej 6 miesięcy od utraty tego oka.